ci jest? Ty tego serio słuchasz? Co ci kurwa jest? Witam w moim teleranku, czas hey, na poranny show Twoje życie znaczy tyle tu, co wczorajszy klot. Niosę pokaźny młot, brudzę posadzki z krwią Pierwszym uderzeniem wbijam tobie do czaszki nos Śmieciu, oby chuj cię strzelił Mam gadkę, jakbym zamiast gumy orbit żółte. Cztery mam również żółte zęby i przeokropnie suchnę Bo moje myśli są tak brudne, że się podcę gównem Co tam? To lekko, moje życie to spływka jakim szczynach przez piekło mam? Problemy z erekcją, cicho w końcu szlocham Muszę tłuc kijem, żeby w końcu opadł odpad Wszyscy się odsuwają ode mnie, kurwy na mój widok sapią Jakby miały rozedmę, pamiętacie je, boj, Jak nie to sobie odświeżcie Zdjąłem ci skórę z twarzy, żeby się nią podetrzeć Po pierwsze nie zaprzeczysz, że mam w kurwę skill Po trzecie nie potrafię liczyć, a po a szóste skin. gin Otwórz ryj, kombinerkami wyrywam ozor Dziś wymarzę cię z historii, by ją spisać na nowo na CZERWONY RÓŁ Zapraszam na i wi -wi Jeszcze więcej krwi i przekleństw CZERWONY RÓŁ Suko dobrze wiesz kim jestem Niech pęka sufit w piekle CZERWONY RÓŁ Po sianach sika czerwień Trepanacja czaszki sierpem CZERWONY RÓŁ To familia brain Mózg Mózgo ośmiornica w herbie kły, to całą krew wypiję migiem, łeb ci spada na łopatki, bo mam w pysku siły Sideł giniesz w jedną chwilę typię Jakbyś wsadził Giry w minę. Wyprzedzam cię nawet kiedy biegniesz, a ja idę tyłem słonie, thriller, killer będę mielić te kukły Mam tyle jadu w sobie, że się robi menisk wybuchły Znów ci przy odsłuchów, oczy śmierć spogląda W moim rapie znajdziesz przede wszystkim treść żołądka Nie wygląda Street voice, bo mam jakbym z wystał krak z I I mam dość już hamstwa, dam dziś muzyce emocje Wyciągnę ci oczy z żeby umyć je w odcień Chodźcie bliżej dzieci, przybył Einstein hamstwa Jak będziesz dychać z gołodu, to ci nastram na twarz Dziś wam dam lekcję tańca elektro, sprawa prosta Chwyć jakiś widelec i go śmiało wsadzać kontakt Małość Czerwony ruch Zapraszam na vivisekcję Jeszcze więcej krwi i przekleństw. Czerwony ruch Suko, dobrze wiesz, kim jestem Niech pęka sufit w piekle Czerwony róg Po sianach sika czerwień Trepanacja czaszki sierpem